Witam wszystkich, dziś recenzujemy cytrynę. Cytryna wspiera naszą odporność i łagodzi objawy infekcji. W tym wypadku mamy jednak do czynienia z cytryną Ultra S3 marki X-Tech który to jest sponsorem naszego odcinka. Cytryna Ultra S3 jest dostarczana wraz z podajnikiem nanocząsteczek. Zaprezentuję Państwu działanie cytryny. Nakładamy na cytrynę określony wzór. Ważne jest, by przestrzegać kolejności nakładanych na nią znaków. To ważne, ponieważ dzięki temu nakładane nanocząsteczki w pełni zintegrują się z urządzeniem. Czy jest to dobre rozwiązanie? Nie wiem. O właśnie, tak nakładamy znaki. Dokładna instrukcja znajduje się w zestawie. W niej znajdą Państwo również ilustrację przedstawiającą gotowy wzór. Teraz ważnym jest by odczekać około 5 minut na wchłonięcie się nanocząsteczek i zintegrowanie z systemem. Jak Państwo widzą mamy tu znaki odtwarzania, pauzowania oraz zatrzymywania. Domyślają się pewnie Państwo do czego będą służyć. Zastosowanie pozostałych przycisków zdradzę Państwu w dalszej części recenzji. 5 minut minęło. Nanocząsteczki powinny być już zintegrowane. Czas więc na testy. Hmm, coś nie działa? Co mogło pójść nie tak? Ależ oczywiście, cytryna nie ma wbudowanego głośnika. Potrzebujemy więc słuchawek z wejściem mini jack. Słuchawki niestety nie są dołączone do zestawu. Lecz jak Państwo widzą, jestem przygotowany. Klikamy play. Jak na cytrynie? Jakość odtwarzania jest imponująca. Niestety zabezpieczenia cytryny nie pozwalają na wgrywanie własnej muzyki. Jest to duża wada produktu. Kupując zestaw w się zamawiania mamy wybór utworów, które mają zostać zaimplementowane przez nanocząsteczki. Dobrze, pierwsza funkcja przetestowana. Kolejną funkcją jest odtwarzacz wideo. Tak jak w przypadku muzyki. Podczas zakupu deklarujemy jakie produkcje mają się znaleźć w Cytrynie. Jak Państwo widzą, niestety jakość obrazu pozostawia wiele do życzenia. Jednak nie wspominałem, że produkt ten jest w fazie testowej. Planowana data premiery jest wyznaczona na grudzień przyszłego roku, więc wiele może się jeszcze zmienić. Pod kolejnym przyciskiem znajduje się funkcja powiększania. Co prawda już bakłażan pro miał tą funkcję, jednak tam nie sprawdzała się najlepiej. Sprawdźmy ją tutaj. Ło, wow, faktycznie to działa. Jak Państwo widzą, obiekt się powiększa. Czas pomniejszyć obiekt trzecim przyciskiem. Oj, coś nie działa? Hmm. Naciskam odpowiedni przycisk. I zero reakcji? To za Muszę Muszę szybko to cofnąć, zanim efekt się utrwali!